Dla dzieciaka to nie były łatwe dni, co dzień wychodził na jebaną walkę, życie często sprowadzało go na parter, ale jebaniec ma charakter. Pokazał to nieraz w ulicznej walce, zerwane kagańce, wykręcane palce, bez do gdzieś na klatce Tego co się dzieje Nigdy nie mówił matce Sam ogarniał wszystko zawsze Pierwsze topy Zwinięte banknoty Tego fachu nauczyły go stare koty Wszystko siada Z Maroko czekolada Buder kolumbiada sami się nie gada Kurwą cieknie z piana Nara, nara, nara sami się nie gada Kurwą cieknie z piana Nara, nara, nara co by się nie działo, trzeba lecić śmiało Pamiętaj, sępom zawsze będzie mało, mało Przepraszam ciebie, mamo Jak będzie brakowało, weźmiemy sobie śmiało, śmiało Co by się nie działo, trzeba lecić śmiało Pamiętaj, sępom zawsze będzie mało, mało Przepraszam ciebie, mamo Jak będzie brakowało, weźmiemy sobie śmiało, śmiało Podeptał mu po piętach, na każdym kroku Bo to nie zwarniał Gorsze. Często wybierał drogi na skróty Zakręty ostre Wyrok na barach, ciarnia na karku Na bani progres, w końcu odnalazł Właściwą drogę, Miewa się dobrze A ty, jak u ciebie z fartem Byku, trzymasz gardę Czy liczą cię w narożniku Wykuj głowa, łokieć, bate, Wszystko na jedną kartę Obdarzy złudzeń, ducha, kartę Ewi, falarte, idę po swoje Idę w zaparte Nie jeden pojek, już ja trzymam wartę. Piąty dan, uliczny partyzan Farty charakter Co by się nie działo, trzeba lecić śmiało Pamiętaj, stępom zawsze będzie mało, mało Przepraszam, Przepraszam ciebie, mamo Jak będzie brakowało, weźmiemy sobie śmiało, śmiało Co by się nie działo, trzeba lecić śmiało Pamiętaj, stępom zawsze będzie mało, mało Przepraszam, Przepraszam ciebie, mamo Jak będzie brakowało, weźmiemy sobie śmiało, śmiało